Zjawisko przepływu prądu związane jest z przepływem ładunku elektrycznego, czyli uporządkowanym ruchem nośników ładunku elektrycznego. W teorii przyjmuje się, że prąd płynie od plusa do minusa, natomiast w rzeczywistości zależy to od tego w jakim ośrodku on płynie. W przypadku metali ładunki elektryczne mają znak ujemny, są to elektrony i fizyczny przepływ jest od potencjału ujemnego do dodatniego. Istnieją jednak także środowiska, w których występują nośniki ładunku o obu znakach, tudzież jedynie nośniki ładunku dodatnie. Aby występowało zjawisko przepływu ładunku konieczna jest różnica potencjałów, jakieś napięcie pomiędzy końcami takiego przewodnika, natomiast sam przepływ prowadzi do neutralizacji tej różnicy, dlatego dla podtrzymania stałej różnicy koniecznej jest istnienie źródeł prądu, prowadzących do rozdzielania ładunków dodatnich od ujemnych. Na wstępie należy zdefiniować kilka pojęć. Napięciem elektrycznym nazywamy różnicę potencjałów pomiędzy dwoma punktami, czyli napięcie pomiędzy punktem A i punktem B jakiegoś obwodu. Jest to różnica potencjałów w tych punktach. Jako że w przypadku odejmowania znak wyniku zależy od kolejności argumentów, to również napięcie pomiędzy A i B to jest to samo co minus napięcie pomiędzy B i A. Znak napięcia zależy od kierunku, w którym przechodzimy po obwodzie elektrycznym, do zdefiniowania napięcia skorzystaliśmy z pojęcia potencjału elektrycznego. Potencjał elektryczny w jakimś punkcie jest to skalarna wielkość, charakteryzująca pole elektryczne w danym punkcie. Odpowiada ona pracy, którą trzeba wykonać, aby przenieść ładunek z tego punktu do nieskończoności podzielonej przez wielkość tego ładunku. Tak brzmi formalna definicja, natomiast w większości przypadków w praktyce elektronika nie jest ona mu potrzebna, w elektronice często używa się wartości potencjału względem umownego potencjału zerowego. Pozwala to na traktowanie samych potencjałów tak jak różnicy potencjałów, czyli jak napięcia elektrycznego, w efekcie czego elektronik często zamiennie używa określenia stałe napięcie i stały potencjał w jakimś punkcie. Jeżeli mówimy, że w jakimś punkcie mamy potencjał np. 5 V, to mamy na myśli, że mamy tam napięcie 5 V w stosunku co do punktu mającego ten umowny potencjał zerowy. Potencjał zerowy określany jest mianem masy. Do jego oznaczenia używane jest często GND od angielskiego ground. Punkty, na których występuje ten potencjał zerowy na schematach oznaczamy najczęściej tak jak pokazano to na ekranie. Jest to tak naprawdę umowa, że w danym miejscu potencjał przyjmujemy za zerowy. Potencjały w innych punktach mogą być dodatnie bądź ujemne w stosunku co do potencjału zerowego. Potencjał ten może być równy potencjałowi Ziemi, masie ochronnej określanej jako PE, natomiast nie musi być z nim związany. Układy te mogą być izolowane, czyli masa naszego układu elektronicznego niekoniecznie musi być powiązana z potencjałem masy ochronnej, czyli tak zwanym uziemieniem. Typowo w schematach stosowanych przez elektroników nie znajdziemy symbolu baterii, chyba że urządzenie jest fizycznie z niej zasilane, natomiast będziemy tam mieli oznaczenie potencjału zerowego i oznaczenie jakichś potencjałów zasilających. Unika się też nadmiernej ilości linii związanych z tymi potencjałami, stosując zamiast tego wielokrotnie znaczniki tych potencjałów. Jeżeli w dwóch miejscach schematu widzimy ten sam potencjał, na przykład symbol masy, oznacza to, że są one połączone, nawet jeżeli nie ma pomiędzy nimi linii. Typowo jeżeli rysujemy jakiś schemat elektroniczny, to potencjały wyższe umieszcza się wyżej, a niższe niżej, czyli punkty z potencjałem na przykład 5 V będziemy mieli na górze obrazka, a masę na dole. Również przepływ prądu jest od góry do dołu i od lewej do prawej, czyli jeżeli mamy opornik narysowany poziomo to typowo prąd będzie płynął od lewej do prawej. Oczywiście są to tylko konwencje i dany schemat może tego nie spełniać, jednak większość schematów trzyma się tych konwencji, gdyż są one wygodne i ułatwiają czytanie schematów. Natomiast należy zachować ostrożność, bo może się zdarzyć, że jednak ten prąd przez dany opornik będzie płynął odwrotnie, w związku z tym, że schemat narysowany jest dziwnie albo podchwytliwie. Powszechnie przyjętą praktyką jest oznaczanie miejsc połączeń linii, nazywanych też węzłami za pomocą kropki. Czyli jeżeli mamy dwie po prostu przecinające się linie, to oznacza brak połączenia elektrycznego między nimi, a jeżeli na przecięciu zostanie umieszczona kropka, to znaczy, że są one ze sobą połączone, tworząc tak zwany węzeł sieci elektrycznej. Zasadniczo nie ma formalnego standardu, który określałby sposób rysowania schematów elektronicznych czy elektrycznych i używane na nich symbole. Generalnie są to powszechnie przyjęte zwyczaje. Nierzadko zdarza się, że temu samemu elementowi odpowiada kilka różnych reprezentacji graficznych, ale o nich będziemy mówić przy omawianiu poszczególnych elementów. Ostatnim pojęciem, które warto zdefiniować na wstępie jest natężenie prądu określane skrótowo jako prąd i oznaczone jako i. Jest to stosunek przemieszczanego ładunku w jakimś czasie do czasu jego przepływu, czyli informuje nas o tym jak szybko przepływa ładunek, ile jednostek ładunku elektrycznego przepływa w jednostce czasu. Im większy prąd, formalnie jego natężenie, tym więcej ładunków w danym czasie jest przemieszczanych. Oczywiście przepływ prądu ma również swój kierunek i jak już wspomnieliśmy, niezależnie od ruchu fizycznych nośników, przyjmuje się, że prąd przepływa od potencjału wyższego do niższego. Zgodnie z kierunkiem przepływu prądu mamy spadek potencjału napięcia. Na ekranie mamy wyświetloną zależność nazywaną prawem OMA, którą powinniście kojarzyć z zajęć fizyki w szkole, Zachodzi ona dla elementów liniowych, czyli np. w dobrym przybliżeniu dla zwykłego kawałka drutu. Polega ona na proporcjonalności natężenia płynącego prądu do napięcia pomiędzy końcami takiego przewodnika. Im większe napięcie, tym większy prąd będzie płynął, im bardziej oporny przewodnik przy danym napięciu, tym mniejszy prąd popłynie itd. Ten stosunek napięcia i prądu nazywany jest właśnie oporem elektrycznym i oznaczany symbolem R. Prawo OMA jest jednak bardziej regułą empiryczną niż takim prawdziwym prawem przyrody jak na przykład prawo zachowania energii czy też inne prawa związane z elektrycznością, o których będziemy jeszcze mówili. Prawo OMA stosuje się wyłącznie do pewnej grupy materiałów i w pewnym zakresie warunków. Nawet zwykła, klasyczna żarówka również po części łamie prawo OMA, ponieważ opór w momencie kiedy żarnik jest nierozgrzany ma zupełnie inną wartość niż po jego rozgrzaniu. Zmienia się on bardzo szybko w momencie podłączenia do żarówki odpowiedniego napięcia. Opór wielu materiałów zależy od ich temperatury i moglibyśmy dodać uzupełnienie na ten temat do prawa OMA, natomiast to niczego nie rozwiązuje. Mamy także elementy, których opór zależy od przyłożonego napięcia albo elementy, które niezależnie od prądu jaki przez nie płynie charakteryzują się praktycznie stałym spadkiem napięcia. Mimo tych ograniczeń prawo OMA pozostaje bardzo przydatne. Kolejnymi prawami, które się przydają i na dodatek są dość fundamentalnymi prawami przyrody są prawa Kirchhoffa. Są także dosyć intuicyjne. Pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, że jeżeli mamy węzeł, czyli np. punkt połączenia kilku przewodów, to suma prądów do niego wpływających jest równa sumie prądów wypływających. Prąd nie bierze się znikąd i nie znika. Jeżeli wiemy, że prąd to przepływ ładunku, to prawo to powinno wydawać się dość oczywiste. Węzeł nie jest w stanie wytwarzać ani pochłaniać ładunków, zatem to co do niego wpływa musi być tym co z niego wypływa. W rzeczywistości możemy spotkać się z jakimiś zjawiskami pasożytniczymi w węźle, pozwalającymi na gromadzenie się tam jakiegoś niewielkiego zapasu ładunku, ale na ogół jest on tak niewielki, że nie zmienia nam działania tego prawa, tym bardziej w stanie ustalonym, gdzie już na przykład zgromadził się w maksymalnej ilości. Jednak jeżeli zjawiska te byłyby istotne dla naszej analizy, to należałoby zaznaczyć je jako odpowiednie elementy dołączone do idealnego węzła, Drugie prawo Kirchhoffa mówi, że jeżeli przejdziemy po dowolnej pętli w układzie to suma spadków i wzrostów napięć, z uwzględnieniem znaków, musi być równa 0. Jako, że napięcia to są różnice potencjałów, to przechodząc po takiej pętli suma napięć musi być równa 0, aby potencjał w punkcie A, z którego wychodzimy, był równy potencjałowi w tym samym punkcie A, do którego dochodzimy, również wydaje się dość oczywiste. Najtrudniejsze w stosowaniu praw Kirchhoffa jest pamiętanie o znakach napięcia na poszczególnych elementach, czy też kierunku prądu wpływającego, wypływającego z węzła. Zwłaszcza w bardziej skomplikowanych obwodach, warto zauważyć, że z praw Kirchhoffa oraz charakterystyki danego elementu, wynikającej np. z prawa OMA, wynikają reguły dotyczące obliczeń dla połączeń równoległych i szeregowych różnych elementów, np. oporników.